Dostałem e-mail od nauczyciela z pytaniem, jak ma usunąć uczniów ze swojej klasy. Pomyślałem, że zamiast odpisywać, nagram filmik, z którego każdy się dowie, jak usuwać uczniów i klasy. Załóżmy, że chcesz usunąć ucznia, który był w twojej klasie, ale wyjechał lub nie chce mieć ciebie jako opiekuna. Albo, że chcesz usunąć całą klasę, bo w 2012 uczyłeś się, ale teraz trafi do nowych nauczycieli, więc nie będziesz jej potrzebny. Pokażę, jak to zrobić. Dla jasności, nie skasujesz ich kont, wciąż będą mogli się logować, po prostu nie będziesz ich opiekunem. Robi się to tak. Po zalogowaniu wszedłem w panel nauczyciela, klikając ten link w prawym górnym rogu, a potem wybrałem Zarządzaj uczniami w zakładkach poniżej. To lista moich uczniów. Aby usunąć kogoś z tej listy, wystarczy kliknąć ten X obok nazwy jego konta. Kliknę na próbę jeden z tych x -ów. Jeśli nie chcę pracować z tym uczniem, klikam OK i już go nie ma na liście. Aby usunąć całą klasę, trzeba przejść tutaj do listy klas. Załóżmy, że nie chcę już mieć klasy Geometria, bo nie będę już uczyć geometrii, albo będę miał pod opieką nowy rocznik uczniów i chcę ich wpisać zamiast obecnych. Na końcu linii z nazwą klasy geometria znajduje się podobny X. Jeśli go kliknę, geometria zniknie z mojej listy klas.